Czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, pan ci pokaże Zaczęło padać, więc jakoś tak trochę przygnębiająco Jak ten hotel jest tak czysty jak toalety to ja się cieszę, że nie wpuścili nas tutaj z psem i po prostu, no zobaczcie Droga, która prowadzi do tego domu a no, jest bardzo, bardzo tradycyjna, trochę ciemno, dzisiaj jesteśmy teraz w Starym Mieście bardzo fajnie, znaczy no e, zależy jak na to spojrzeć czy to jakieś prace budowlane no ale na pewno jest bardzo autentycznie i jak zwykle trochę kiepsko oznakowane i nie mamy pojęcia czy dobrze idziemy I zaraz się ukaże Ładnie tu, troszkę jest zaniedbane. Tutaj jest pełno takich zabytkowych domów. Jedne starsze, drugie nowsze, w lepszym, w gorszym stanie. Ale oczywiście nie wszystkie są do zwiedzania. I wiecie, no niewiele można zobaczyć, bo wszędzie mamy te wysokie mury, tak? Wielkie bramy. No i co? Nic, nie zajrzysz nawet do środka. Niedźwiedź szuka w mapie. gdzieśmy się pogubili znowu. Ale no, gdzieś tu jest. Tak więc na pewno znajdziemy. No i co? Chodź, spróbujemy w tą stronę, nie? O, tam widzę kawałek meczetu ale no to też nie jest miejsce, do którego możemy sobie swobodnie wejść. do hotelu, spróbujemy może tędy się uda przejść Ja chciałam w tym hotelu zarezerwować dla nas pokoik na jedną noc, ale niestety nie można z psiami. O, i tu jest wejście do tego domu, widzisz? Boże, nic nieopisane, matko ty moja. Salam, salam. Możesz One. Za dużo nie ma tutaj do zobaczenia Bo większość tych domów jest przeznaczona na hotel W którym chcieliśmy zarezerwować pokój Ale nie przyjmują piesków Tak więc się nie da Natomiast to co można zobaczyć Są dwa takie wewnętrzne podwórka Z przepięknymi oknami Naprawdę stare drewno Które ja uwielbiam po prostu W basenikach nie ma teraz wody No i zielenina nie jest taka zielona Bo po prostu jest zima ale można sobie wyobrażać, użyć wyobraźni, żeby no, domyśleć się, jak to pięknie musiało kiedyś wszystko wyglądać. Musiało być pięknie. A teraz jest po prostu. Piękne, ale są takie malutkie. Pokaż się, pokaż się. Może przejść przez te drzwi. O! Troszkę trzeba się schylić, żeby wejść do środka. I pokoik taki maciupeńki. Tutaj są takie maciupeńkie pokoiki, w których zrobiono galerię. Niektóre pokoiki są super malutkie, tak jak tu. Tu są drzwi. I tu już jest koniec pokoju. Cały pokój. No niestety dzisiaj nie ma słońca, więc nie zobaczymy tutaj um, tego pokazu gry świateł, ale i tak jest bardzo, bardzo fajnie. Z pamiętnika blogerki Właśnie się poirytowałam Bo mój telefon nie chce ze mną współpracować Mam nowy telefon Z którym pracuję od jakiegoś czasu I No, nie zawsze Idzie nam w parze Ale chyba ogarnęłam I będzie można dalej nagrywać Zaczęło padać Więc jakoś tak Trochę przygnębiająco Ale no cóż Przede mną przepiękne drzewko z pomarańczami. O, ładnie tu tylko troszkę zaniedbany ten dom. E, no ja rozumiem, że potrzeba funduszy. E, no i jak widać, no duże mają potrzeby. No, duże. Wiecie co, jak ten hotel jest tak czysty jak toalety, to ja się cieszę, że nie wpuścili nas tutaj z psem i po prostu, no zobaczcie, przecież normalnie niedomyte jest. Tu są płytki, które nie są zabytkowe płytki. Drzwi, które się nie zamykają. Nie no naprawdę, po prostu... Nie było zobaczyć, ale z nóg nie zwala No, tyle powiem Ja to wychodzę z założenia, że jak ktoś za coś bierze pieniądze To trzeba po prostu przyłożyć się um, A tutaj tego po prostu nie widziałam Więc piękny dom um, Wymaga remontu, wymaga tego wszystkiego Ja rozumiem, że ktoś może nie mieć pieniędzy Ale można ogarnąć, żeby było troszkę lepiej Możesz jechać tam. Samaś. So Co? Załatwiłeś? Jak widać kurwa, on fucking minione. Matko. Tyle pieniędzy to my w życiu nie mieliśmy. <laughs> fucking hell. It's not worth the paper, it's fucking printed on. Tutaj to normalnie jakąś walizkę potrzebujemy na te pieniądze. To, to drobne będą na dzisiaj a to po prostu wow parodia Westernu <laughs> dobra wezmę to a wrzuć to do schowka po prostu tak w całości bo to przecież jest parodia o oh, take away Pan Pańczur rozwozi jedzenie, dowozi do sklepów. Elo. w klatce. i tutaj wszędzie są takie klatki z ptaszkami przepięknie A słowiki mnie mam przepięknie śpiewają suszona morwa hmm bardzo fajny budynek tutaj u góry stare drewno Piękne wnętrze. Piękne. I znowu drzwi takie, słuchajcie. od pana warzywniaku dostałam kwiatki pachną mm, cudownie szkoda, że nie mogę zapachów wam przekazać ale naprawdę pięknie pachną, pięknie Tu w prawo mi każe jechać no No tutaj nie jest. Mieścimy się? Tak, no, Nawigacja nie pokazuje takich niespodzianek. Tutaj to nie widać dobrze. tylko w lewo, nie no, w nie, nie w ogóle kurwa, tam nie wyjadę wyjedziesz? gdzie jak tam jest ławka? idź zobacz, wyjdź tam i zobacz Chciałem na to to main road, ale jest blok. Tak, jest artykuł, nie? Tak. Czy mogę zobaczyć? Tak. Ok, dziękuję. Nie mogę zawrócić, bo to mogę tyłem wjechać w ten podgórę. Se obrucimy. Mm -hmm. Okay Jesteśmy za dłucy Poczekaj, poczekaj, poczekaj Poczekaj, pan ci pokaże Oh, fuck. Um. Just this mirror. Do przodu, nigdzie jeszcze nie zaczepiłeś, ale już mały włos. Do przodu musisz poprawić. Ты едешь I'm Can I see? Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. I chciałam powiedzieć, że nie płakałam, ale mam takie zapłakane oczy dzisiaj i w ogóle wyglądam jak 100 nieszczęść. Nie wiem dlaczego. Pewnie przez tą pogodę. Płaczę razem z pogodą.